Czy on, ona tęskni? Czyli czy Twoja osoba ukochana tęskni? Zobaczmy dzisiaj w kartach Lenormanda i Tarota, czy ta osoba w ogóle o Tobie myśli i tęskni za Tobą w ten dzień. Kochani, mamy do wyboru dwie talie Tarota, albo oglądnijcie oczywiście cały filmik, ponieważ karty są różne. Pierwsza grupa to jest y, ta talia, to jest Lenormand i druga grupa to jest y, talia kart Tarota więc wybierzcie grupę i kochani, możecie oczywiście oglądnąć cały filmik ponieważ y, być może się uzupełnią te grupy ja oczywiście dziękuję za Waszą obecność. Proszę Was o Waszą aktywność na moim kanale, o lajki. Like. Proszę Was o komentarze, którą grupę wybraliście. Napiszcie mi i czy ta grupa, którą wybraliście rezonuje lub czy cały ten rozkład rezonuje. Kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne. Można je nabyć poprzez e-maila. Oczywiście ja odpiszę Wam od razu, kiedy mam wolne terminy i jakie są różnorodne rozkłady i warunki takich wróżb indywidualnych. Musicie mi przysłać zdjęcie i datę urodzenia, oczywiście konkretne pytania do kart. Zapraszam Was na wróżby indywidualne. Dobrze, moi kochani, więc zaczynamy. Czy osoba wasza ukochana za wami tęskni? Karty Lenormanda, grupa pierwsza. Czy ta osoba tęskni? czy osoba ukochana tęskni. Mamy pierścionek. ryby również deszcz tutaj czyli smutek emocjonalny rozpacz emocjonalna i dom czyli ta osoba tęskni za stabilną relacją za emocjami emocjonalność, jest bardzo emocjonalna można powiedzieć i tęskni za emocjonalnym związkiem i stabilnym związkiem tak jakby rozmyślała ta osoba, nie wiem, być może jest nawet w domu. Dzisiaj jest y, taka y, pogoda deszczowa, tak jak na tej karcie, ale oczywiście to mówi ta karta o takim deszczu emocji, tak? O smutku emocjonalnym. O wielu emocjach, które płyną, przepływają przez tę osobę w tej weftę. Ta karta mówi o emocjonalności tej osoby, ta osoba tęskni za relacją, tęskni za stabilnością i ta osoba chce porozmawiać, porozmawiać być może o tym tutaj, że tęskni, że chciałaby relacji stabilnej, emocjonalnej, że ma jakieś emocje do Was. No i kartą w przełożeniu tutaj jest yy, ogród, czyli spotkanie jakieś w parku. Chciałaby ta osoba się spotkać. Tęstni za spotkaniem. Chce się spotkać w jakimś miejscu publicznym. No i mamy numer yy, 20, czyli ta osoba chciałaby dualności, chciałaby się spotkać właśnie z Tobą myśli o Tobie tęskni za rozmowami za kontaktem, za spotkaniem za związkiem za stabilnością dobra tutaj y, odpowiedź dla grupy pierwszej tak, ta osoba jest emocjonalna i myśli, tęskni Dziękuję serdecznie grupie drugiej i zapraszam grupę drugą. Dziękuję grupie pierwszej, chciałam powiedzieć i zapraszam grupę drugą. I tutaj mamy karty Tarota. Czy ta osoba tęskni? Czy on tęskni? Czy on tęskni? Czy ta osoba tęskni? Czy ta osoba tęskni? Czy ta osoba tęskni? Czy ta osoba tęskni? Czy ta osoba tęskni? No tutaj ta osoba na razie zastanawia się, czy chce być może stabilnego związku, stabilnej relacji. Raczej chciałaby seksualności tutaj, chciałaby się owszem spotkać, przyjechać. Tutaj jest karta podróży, szybkich wiadomości, szybkich informacji, szybkiej akcji. Ale nie jest pewna, czy chce jeszcze stabilnego związku. Na razie że przygląda, obserwuje, patrzy, namyśla i tutaj mamy również blokady. Blokady, ta osoba leży, jest pasywna, jest jakby zamknięta we własnej mentalnej klatce. Zablokowana na to działanie właśnie, tak? Czyli ta karta blokuje tutaj tą akcję, podróż, spotkanie. Ta osoba chciałaby zacząć wszystko od nowa, ale raczej przygodę. Przygodę na dzień dzisiejszy, na teraz na, znaczy aktualnie, tak przygoda yy, raczej mm, takie nieplanowanie nie na przyszłość tylko życie dzisiaj dzisiejszą chwilą, raczej seksualność przygoda, coś lekkiego coś yy, przygodnego coś niezobowiązującego tak no i ta osoba chciałaby tutaj wyruszyć w Waszą stronę. Trzy buławy mówią o tym, że już zdecydowała się jakby, już chce postawić krok w Waszą stronę, ale na razie się jeszcze zastanawia, przygląda, patrzy, namyśla jak to będzie, tak? Ale jakby tutaj decyzja została już przez tą osobę podjęta i chciałaby wykonać krok w Twoją stronę, ale jednakże jeszcze stoi, tak? Stoi. Jest to karta pasywna. Brak ruchu jeszcze, brak tego wykonanego odważnie kroku w Twoją stronę. Pomimo nawet, że decyzja jest, ale brak jeszcze tutaj akcji, tak? Ale właśnie to, że jest brak akcji, to są te blokady, karta blokad, karta własnej klatki mentalnej, która tutaj obezwładnia tą osobę w działaniu, tak? I to działanie, pomimo że ta osoba chce działać, chce przyjechać, chce komunikacji, chce intymności, działania, to jest ta karta właśnie zablokowana y, poprzez jakieś lęki, strachy. No tutaj chciałaby ta osoba, ale na razie jeszcze jest niezdecydowana. Namyśla no, się, jest zablokowana czy tęskni? Hmm, tak, tęskni, myśli, myśli o tym, by coś zrobić, ale jednak te blokady ją, są, są większe, są silniejsze i ją zatrzymują w działaniu. Także tutaj taka dwuznaczność powiedzmy w tej, w tej grupie, tak? Dwuznaczność, która no po prostu jest bardzo, bardzo tutaj wyraźna. Dlatego brak ruchu jest pasywność i pomimo, że ta osoba być może myśli i chce działać, ale blokuje to działanie dziękuję serdecznie Wam kochani i zapraszam na mój kanał proszę Was o lajki, o komentarze i o Waszą aktywność, piszcie mi, która grupa z Wami rezonowała jestem tego ciekawa dziękuję serdecznie, wszystkich nowych proszę o subskrypcję zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry i zapraszam również na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.